Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i dzisiaj odpowiem na nieśmiertelne pytanie Brak widzenia obuocznego A, prawo jazdy kategorii A lub A2 na motocykl I dał mi tutaj maila Kuba Witam Panie Doktorze, zwracam się z pytaniem Chcę przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii A czy jeśli mam wadę wzroku na jedno oko, to dyskwalifikuje mnie z otrzymania pozytywnego wyniku badań lekarskich dla kierowców. Zaznaczam, że na drugie oko widzę bardzo dobrze, a wada polega na tym, że nie mogą czytać liter i cyfr z tablicy okulistycznej. Obraz jest rozmyty. Byłem u okulisty i stwierdził, że żadne okulary i soczewki nie pomogą. Czy jest sens iść na takie badania? Proszę o poradę. Kuba tutaj wprawdzie pisze o wadzie wzroku, ale z opisu wynika jednoznacznie brak widzenia jednoobuocznego Jak to się stało? Prawdopodobnie był jakiś zes leczony lub nieleczony. I co się wtedy staje, jeżeli ten zes jest niestety nieleczony? A mianowicie, jedno oko przejmuje funkcję, staje się okiem dominującym, a widzenie w drugim oku zanika. Jeżeli to widzenie w drugim oku zanika, żadne okulary, takie jak moje, niestety już nie pomogą, ponieważ zanik tego widzenia obuocznego jest na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, a nie na poziomie gałki ocznej. To jedno musi zrozumieć. Czyli co, jeżeli nie masz tego widzenia obuocznego, jeżeli testy badania widzenia przestrzennego, czy stereoskopowego są negatywne u Ciebie to według obecnego prawa nie masz prawa masło maślane nie masz prawa, czy lekarz nie ma prawa Cię dopuścić do kategorii A A2 i A1 może Cię jedynie dopuścić do kategorii AM Natomiast jaka jest furtka? furtka jest taka, że od pewnego czasu yy, prawo jazdy A1 yy, a mianowicie w zasadzie nie tyle prawo jazdy A1, co, mając prawo jazdy B, możesz jeździć motocyklami dopuszczonymi do prawa jazdy kategorii A1 i wcale nie musisz mieć widzenia obuocznego, wystarczy tylko, że masz 3 lata prawo jazdy kategorii B No, czemu to ustawodawca tak wprowadził? pomimo tego, że wymagania zdrowotne yy, na kategorię A1 jeżeli byś naprawdę chciał zrobić tą kategorię na motocyklu, a nie, na, a nie mieć 3 lata na samochodzie po prostu tak zrobił no. jakieś tam tłumaczenia są sprawa jest polityczna, a nie lekarska i ty jeżeli chcesz naprawdę jeździć motocyklem to zrób prawko B, pojeździj 3 lata a potem z urzędu należy ci się Prawo jazdy Mówię prawo jazdy w sensie prawa jeżdżenia motocyklami do 125 cm 3 No i warto z tego skorzystać Natomiast, no według prawa nie masz prawo być dopuszczony do kategorii A Także na tym wszystko Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia odnośnie widzenia stereoskopowego i prawa jazdy kategorii a, serdecznie Cię zapraszam do komentarza no, Często słyszę, że no ja nie dostałem, a kolega dostał Nie rozpatruję przypadków, kiedy no, lekarz zbadał niesolidnie czy brały udział w tym jakieś inne środki, że tak powiem niedozwolone według rozporządzenia Ministra Zdrowia prawda? No niestety, nie wszyscy są rzetelni, ale nie jest to dla mnie tłumaczeniem że po prostu kolega ma taką samą wadę wzroku, ma takiego samego zeza i dostał. No niestety, wśród lekarzy też są ludzie i ludziska. Także na tym kończę, koniecznie skomentuj ten filmik a szczególnie interesuje mnie czy jesteś osobą, która mając kategorię B zaczęła jeździć motocyklem kategorii A1 Oddźwięk od tych motocyklistów jest dla mnie mile widziany Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia koniecznie skomentuj to wideo i do zobaczenia wkrótce